W tym wideo, na podstawie relacji mojego widza, powiem ci trochę o różnicy między badaniami wzroku na prawo jazdy zawodowe, pomiędzy kierowcami niemieckimi, a przynajmniej pracującymi w Niemczech i zasadami polskimi. I jaka jest szansa, abyś mógł przejść badanie okulistyczne na prawko zawodowe, jak masz problem z jednym okiem? I zapytanie mojego widza. Posiadam prawo jazdy kategorii C od 1983 roku. Pracując w Niemczech uległem wypadkowi, na, na skutek czego doznałem mechanicznego uszkodzenia prawego oka. I mimo wszelkich starań na to prawe oko nie widzę. Natomiast w Niemczech nie odebrano mi możliwości wykonywania pracy kierowcy, lecz ograniczono i mogłem jeździć ciężarówką do 7,5 tony solo. Po powrocie do kraju Okazało się, że nie mam szans, aby pracować jako kierowca samochodu ciężarowego z kodem 95, pomimo, że przechodzę testy psychotechniczne i inne badania lekarskie. I najgorsze jest to, że idąc do okulisty, gdy ten lekarz zobaczy moje oko, to z góry mnie zdyskwalifikuje. I na dzień dzisiejszy jestem kierowcą międzynarodowym, na samochodzie 3,5 tony. No, niczym mi jazda z tym chorym mokiem, w zasadzie niewidzącym mokiem nie przeszkadza. Poznałem również kilku kolegów na trasie, którzy są inwalidami, wykonują swój zawód. Yy, no jeden z protezą prawej ręki, drugi z kikotem lewej i prawej ręki, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego dyskwalifikuje się mnie z tego zawodu. Bardzo bym Pana prosił o poradę, co mam robić i czy w ogóle warto coś robić smutne prawo, lecz prawo. Widać, że Niemcy jakoś tam bardziej liberalnie podchodzą do problemów ze wzrokiem. No, wydaje mi się, że tutaj, jeżeli drugie oko widzi dobrze, ale to jest tylko moja prywatna opinia, to nic nie stałoby, żeby polskie prawodawstwo w końcu wprowadziło możliwość yy, prowadzenia pojazdów ciężarowych, czy tam jakiś innych no, osobom jednoocznym. Mówię pod jednym warunkiem, że to drugie oko widzi idealnie. Natomiast yy, no niestety na dzień dzisiejszy, na początek roku 2018, yy, polskie badania kierowców nie dopuszczają możliwości dopuszczenia kierowcy, dopuszczenia do zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, czy autobusu czy jakiegoś innego powyżej 3,5 tony osobom, kandydatom z brakiem widzenia obuocznego, czy inaczej widzenia przestrzennego, czy osobami czy osobom jednoocznym. Także nic tu widzowi nie mogę poradzić. Jedynie z tego wynika, że Niemcy jakoś podeszli do tego bardziej po ludzku. No, przypuszczam, że wiedzą co robią no i miejmy nadzieję, że te przepisy zostaną potem jakoś implementowane na polskie warunki, w jakieś tam dające się do przewidzieć, przewidzieć w przyszłości. Także na tym kończę, mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak jesteś nowy na moim kanale lub nie jesteś moim subskrybentem oczywiście zrób to klikając to kółeczko lub obejrzyj inny filmik o badaniach kierowców.